Rozmawiamy kilka dni po zakończeniu agritechniki w Hanowerze. Chciałbym zapytać o Pańskie wrażenia z tych targów, z tej wystawy. Targi Rolnicze Agritechnika w Hanowerze od wielu lat uznawane są nie za niemieckie targi, ale targi światowe. To są numer jeden targi rolnicze na całym świecie i rzeczywiście... Klienci z całego świata i dystrybutorzy, i producenci sprzętu rolniczego oraz rolnicy z dużymi, w dużej liczebności przyjeżdżają na targi. Są to doskonale zorganizowane targi rolnicze, rzeczywiście ściągające klientele z całego świata. Możliwość spotkania się ludzi z branży, rolników, wymiany doświadczeń. I oczywiście pod tym względem w tym roku agrotechnika absolutnie nie zawiodła. A chciałbym zapytać, jak wyglądało stoisko firmy Tidget? Było bardzo ładne. Mi się najbardziej podobało, podobało w historii na, na mojej pracy w firmie Tidget. Pięknie zrobione, jasne, ładne, ładnie urządzone. I parę nowoczesnych, naprawdę udanych produktów, które wystawiliśmy. Także stoisko było moim zdaniem bardzo ładne. Z jakimi produktami firma Tidget wejdzie? w nowy sezon? No jest, jest kilka. Tradycyjnie od wielu lat firma t jest silna w, w dziale elektronicznym oraz w dziale komponentów cieczowych. I tak zacznę od elektronicznego. Jest to DynaJet, system, który już wcześniej zdobył srebrny medal na Agrotechnice poprzedniej. Jest dopracowany bardziej. Będzie on częścią systemu Isobus. E, dopracowane jest jeszcze o tyle, że została zwiększona częstotliwość zaworku an elektromagnetycznego antykapiącego e, z 10 na 20 Hz, więc jeszcze dodatkowo usprawniona jest efektywność pracy tych wyłączeń, bo jest to system Dynadge, to jest opalskiwanie pulsacyjne przy zapewnionej stałej wielkości kropli, a więc rozkład. I jakość opryskiwania i jednocześnie znoszenie jest zawsze takie samo w szerokim zakresie prędkości. Nawet trzykrotnie zwiększając prędkość zachowujemy absolutnie te same parametry opryskiwania. I stąd jest to wyjątkowo udany produkt. Jest duże zainteresowanie polskich, szczególnie producentów opryskiwaczy rolniczych, tych najlepszych zainstalowaniem po raz pierwszy systemu DynaJet opleckiwania pulsacyjnego który już jest testowany i stosowany i w Stanach Zjednoczonych, i w zachodniej Europie. Z powodzeniem od kilku lat przechodzi kolejne wcielenie, tak mówiłem, z 10 na 20 Hz, a od nowego roku będzie miał dodatkowe funkcje, o których może powiem, jak już wejdą do produkcji. To jest DynaJet. Z drugiej strony już wcześniej znany Matrix 430, Prosty nawigator rolniczy, który się doskonale sprawdza w, w, na całym świecie, ale szczególnie w Polsce, w średnich, e, małych gospodarstwach rolnych, jako nawigator autonomiczny, który jest uniwersalnym urządzeniem nawigacyjnym, może być stosowany do każdego rozsiewacza, opryskiwacza czy szerokich e, narzędzi uprawowych w celu zmniejszenia e, omijaków czy też e, nałożeń zbędnych. Także rzeczywiście poprawia, poprawia wydajność pracy. Czyli to jest to, jeśli chodzi o elektroniczne nowości. A o um, sprawy rozpylaczy, to tu jest też wiele do, do powiedzenia. Wprowadzamy po raz pierwszy na Agrotechnice nowy rozpylacz y, TTI 60. Jest to dwustromieniowy. Symetryczny turbo rozplacz deflektorowy o bardzo szerokich kątach, 140 stopni, co zapewnia doskonałe pokrycie i nałożenia sąsiednich wachlarzy przy bardzo niskim znoszeniu. Ultra silne, silna odporność, ponad 90% zmniejszenie znoszenia. To jest rozpylacz herbicydowy w różnych warunkach stosowany, nazywa się TTI-60. Następnie, rozpylacz, jeden z najbezpieczniejszych na świecie, zapewniający doskonałą równomierność aplikacji stężonego nawozu do glebowego RSM-u przy jednocześnie zminimalizowaniu kontaktu rsm z liśćmi w celu uniknięcia czy zminimalizowania poparzeń. Jest to nowej generacji rozpylacz SJ7, wydany ze specjalnym elastomerowym zaworkiem jako kryza wstępna. Ten rozpylacz nazywa się SJ7VR, literki VR oznaczają zmienne dawkowanie, variable rate. I to zmienne dawkowanie oznacza to, że dzięki elastomerowej kryzie wbudowanej, to jest ta nowa technologia, jest bardzo szeroki zakres dawkowania. Znowuż przy różnych prędkościach, czy przy tej samej prędkości, a zmieniając ciśnienie, możemy dawkę nawet dwu, trzykrotnie zwiększyć. Tym samym rozpolaczem, bez zmiany rozpolaczem, ze 100 do 200, nawet 300 litrów na hektar. No i to, co wcześniej jest znane rolnikom, ale cały czas jest, to są to doskonałe rozpylacze herbicydowe AXR ze specjalnego polietylenu odpornego na ścieranie, bardzo żywotnego, na średni, średni wiatr, ograniczający znoszenie w okolicach 50%, na rozpylacz jednostrumieniowy, jednowachlarzowy na herbicydy, i no, mój ulubiony rozpylacz z rodziny turbo, a więc deflektorowy, dwustrzemieniowy, szerokowachlarzowy 140 stopni kąt rozpylania, ale w dwóch wachlarzach pod kątem 30 stopni do przodu, 30 stopni do tyłu, doskonale penetracja łanu w czas zwalczania chorób grzybowych. To jest najlepszy, jeden z najlepszych roz, naszych rozpylaczy na dostosowania fungicydów w uprawach zbożowych, rzepaku, ale też w innych typu ziemniaki, buraki, cukrowe. Życzę sukcesów w przyszłym sezonie i bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.